Link do rejestracji jest w opisie. Cześć, witam wszystkich. Jak już podjąłeś tę decyzję, aby zalogować się na platformę Safir, następnym krokiem jest zakupienie koparki hub. I w tym materiale pokażę i wyjaśnię, jak zrobić to w łatwy sposób. Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś się na Safir, jest to, myślę, czas najwyższy. Przemyśl to i zacznij działać. Ale nie zastanawiaj się zbyt długo z podjęciem decyzji. Rejestracja na Safir jest bezpłatna. Co najważniejsze, 100% bezpieczna i bez jakiejkolwiek weryfikacji. Dobra, więc przejdźmy dalej. Jeśli masz rachunek w złotówkach, możesz skorzystać ze strony Cantor Bitcoin. Na tej stronie nie musisz zamieniać złotówek na euro, euro na kryptowalutę. Tylko bezpośrednio można kupić od razu kryptowalutę. Aczkolwiek wychodzi to troszeczkę drożej. Ja mam rachunek w euro, więc korzystamy od razu z euro i ze strony Bailance.com. A więc logujemy się na bylands.com do, do elektronicznego portfela musimy wpłacić pieniądze. Wchodzimy na zakładkę Kup kryptowaluty, a następnie wpłata kartą. Ponieważ mam rachunek walutowy, zaznaczamy euro i klikamy Kontynuuj. Strona prosi nas o dodanie karty, więc wpisujemy imię, nazwisko, numer karty, datę wygaśnięcia i kod CWW, który znajduje się na odwrocie karty. I klikamy przejść dalej. W następnym oknie wybieramy kraj pochodzenia. Wpisujemy adres zamieszkania i klikamy dodaj kartę. No i kartę mamy już dodaną. Więc możemy wpisać kwotę w euro, która nas interesuje. Mi brakuje jakieś 306 euro do pełnego huba. Ale wpiszę trochę więcej, aby nie zabrakło na prowizję. W takim razie wpisujemy 234 euro i potwierdzamy transakcję. O, na telefon przyszło mi potwierdzenie, aby potwierdzić transakcję. Więc potwierdzamy i wpłata zakończona powodzeniem. Po odjęciu prowizji w portfelu mamy 318,17 euro. Więc wracamy na stronę główną. Znowu klikamy w zakładkę kup kryptowaluty i saldo gotówkowe. W tym momencie musimy kupić kryptowalutę. Ponieważ mamy euro, w pierwszym oknie jest już yy, zaznaczone euro, a w drugim oknie wyszukujemy Litecoin ponieważ jak już wcześniej sprawdziłem przetransferowanie wychodzi najtaniej. Teraz wpisujemy kwotę w euro i wybieramy kontynuuj. Na następnej stronie potwierdzamy transakcję. Wracamy do portfela. Na pierwszym miejscu pokazało nam się, że mamy zakupionego Litecoina. Klikamy wypłata. Na nowo otwartej stronie wybieramy sieć Litecoin. I wybieramy adres, na jaki chcemy przelać pieniążki. Teraz logujemy się na portfelu Safir. Wybieramy balance Następnie deposit. I w naszym przypadku wy wybieramy znowu Litecoina. Następnie kopiujemy kod i wklejamy go w miejsce adresu na stronie Balance. Wpisujemy ilość Litecoina i jako posiadamy, i klikamy wypłata. Wszystko jest. W porządku, więc wybieramy kontynuuj. Następnie na maila i telefon przyjdą nam kody weryfikacyjne, które musimy wpisać w odpowiednie okienko. I wysyłamy. Następnie zakończamy. Musimy chwilę poczekać na realizację przelewu. U mnie zajęło to około minuty. Na liście możemy sobie sprawdzić ostatnie wypłaty. Wracamy na Safir. Widzimy, że pieniążki dotarły. Wybieramy zakładkę Balance. Potem Ledger. I tutaj mamy zaciągowaną naszą transakcję. A więc przechodzimy do kupna naszej koparki. Klikamy zakładkę Shop. Następnie Blockchain Tech. W pierwszej pozycji proponuje nam w co możemy zainwestować. Równie dobrze możemy kupić jakąś część koparki, np. 1,16 czy 1,32. Oczywiście można sobie kupić całą farmę. Ja w tym momencie zainwestuję w jednego od całego huba i klikamy Pina. Zaznaczamy, że akceptujemy powyższe warunki i klikamy Next. I potwierdzamy zakup poprzez kliknięcie Pinow. Teraz nasz prywatny hub jest już kupiony. Możemy go sprawdzić w zakładce Zenik Hubs. W portfelu zostało mi 12 euro na, na jakieś na następne inwestycje.